Lądek Zdrój, ulica Przechodnia 25 kwietnia 2013 roku Tutaj jest remoncik hotelu Alhamra I kamieniczki w lądku na ulicy Przechodniej Jeszcze raz krótki widoczek na ulicę Przechodnią Stoję na muszli lądeckiego amfiteatru Nawet mam jednego widza a wokoło, takie prześliczne widoczki wszystko to sfilmowane 25 kwietnia 2013 roku kilku kuracjuszy no i przepiękny widok to jest chyba dom zdrojowy, czy coś w tym stylu